W tym odcinku zamontujemy diody LED. Wykorzystamy je do sprawdzania różnych części obwodu. Posłużą też jako oczy. Diody LED są spolaryzowane, więc ważny jest kierunek przepływu prądu. Na ogół mają końcówkę długą i krótką. Anodę i katodę. Długa jest zwykle dodatnia. Łączymy dwie długie. Jeśli połączymy długą z krótką, nie będą dobrze działać. Szukamy więc dwóch długich. Odginamy je, żeby połączyć. Składamy końcówki dwóch diod. Sprawdzamy, czy wzięliśmy dwie dodatnie i skręcamy. Jedną z drugą. Zakręcamy mocno, żeby były dobrze połączone. Skręcamy dalej, jakieś 8-10 razy. Końcówki ujemne są po bokach, a dodatnie skręcone w środku. Teraz trzeba podłączyć diody do przełączników. Pokażę, jak to zrobimy. Bierzemy czerwony przewód z zestawu i zdejmujemy 1,5 cm izolacji. Przewleczemy ten przewód przez styki. Na stykach z tyłu przełączników są otworki, przez które przekładamy przewód. To najtrudniejszy moment z całego podłączania kabelków. Trzeba wygiąć koniec w pętlę, rodzaj haczyka, i przełożyć go przez otwory. Przydadzą się długie szczypce. Wymaga to trochę wysiłku, ale da się zrobić. Sprawdźmy, czy połączenie jest mocne. Już, przewód przełożony przez dwa otwory. Wygnę przewody pod kątem prostym do połączenia. Zbliżenie, żebyście dobrze widzieli. Aby ta część działała prawidłowo, przewody muszą dobrze przylegać do styków. Jeśli będzie za duży luz, robot nie będzie działał, jak powinien. Wsuwamy więc szczypce w wąski odstęp między przewodami a stykami i dociskamy. diodami LED sprawdzimy, czy połączenie jest dobre i czy płynie prąd. Trzeba trochę przyciąć przewody. Utnę jakieś 5 cm. Powinno zostać około 4 cm. Usuniemy 1,5 cm izolacji. To cienki przewód o średnicy 64 mm, więc korzystamy z najmniejszego otworu w ściągaczu izolacji. Mam tani przyrząd, trzeba się pomęczyć, zanim izolacja zejdzie. To nasz czerwony przewód i drugi biegnący od baterii. Połączymy czerwony przewód z baterii z tym, który podłączyliśmy do jednobiegunowych, dwupozycyjnych przełączników. Zdejmijmy jeszcze kawałek izolacji, Odsłonimy więcej przewodu. Ma jakieś 5 cm. Ściągniemy jakieś 2 cm. Trzeba uważać, bo to przewód wielo, a nie jednodrutowy. Podczas zdejmowania izolacji możecie przerwać druty. Nie śpieszcie się więc. Bądźcie ostrożni, żeby nie uszkodzić drutów. Teraz ten przewód owiniemy wokół przewodu jednodrutowego, który połączyliśmy z przełącznikami. Trzeba owinąć bardzo ciasno. Dopilnujmy, żeby wszystkie druty dobrze przylegały. Dzięki temu będzie łatwiej połączyć dodatni biegun baterii z diodami i innymi elementami. A teraz do diod podłączymy oporniki. Diody nie przepalą się z powodu nadmiernego przepływu prądu. Układamy końcówkę opornika pod kątem prostym do końcówki diody i owijamy. Zróbmy 4-5 zwojów. Może nawet więcej. Połączenie ma być mocne. To jest końcówka ujemna. Katoda. Opornik można połączyć z końcówką dodatnią lub ujemną. Tutaj bierzemy ujemne, zewnętrzne. Owijamy na całej długości, robiąc mocne połączenie. Pętle z końcówek oporników muszą być ścisłe, mocno przymocowane do końcówek diod. Diody są już gotowe, można je zamocować do czerwonych przewodów, które skręciliśmy. Najpierw sprawdźmy, czy wszystko działa. Odsunę rękę, żeby było widać. Przez przewody płynie prąd. I druga strona. Sprawdzamy, czy dobrze połączyliśmy. W porządku. To obwód o niskim napięciu i prądzie, więc możemy łączyć przewody rękami. Wszystko gra, więc podłączmy diody. Owiniemy czerwone przewody wokół dodatnich końcówek po środku. Skręcimy wszystko. Może być trudno. Warto docisnąć długimi szczypcami. Im mocniej ściśniecie, tym trwalsze będzie połączenie. Sprawdźcie, czy dobrze trzyma. Przewody są skręcone z końcówkami diod. Owińmy je paskiem folii aluminiowej, żeby mieć pewność, że się nie rozłączą i będą przewodzić prąd. Folia nie jest konieczna, ale sprawi, że nawet gdy przewody się rozluźnią, prąd popłynie. Chociaż to nie jest niezbędne. Weźmy kawałek taśmy izolacyjnej, owińmy folię i ściśnijmy, żeby wszystko się trzymało. Połączenie będzie mocne. Nie widać tego na ekranie. O, już dobrze. Owińcie połączenie taśmą bardzo ściśle. Niech wszystko dobrze przylega. A teraz połączmy końcówkę opornika i przewód od ujemnego biegu na baterii ze stykami przełączników. Zależnie od tego, który z tych wybierzecie, przełącznik będzie włączał lub wyłączał. Trzeba uważać, żeby nie zostawiać podłączonego przewodu na zbyt długo, bo dojdzie do zwarcia. Przewody się nagrzeją. Tak sprawdzamy diody i połączenia. Jest dobrze. Sklejmy na gorąco czerwone przewody. Dodatnie. Dzięki temu nie poluzują się i będą się trzymać na przełącznikach.